Dokładnie tak jak w tytule trafiłem ikonę. O, mąską, Coś, mąskę? Mąskę? Przecież to jest w ogóle niepojęte! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA Ultimate Team. Niestety nie udało mi się nagrać tego, ponieważ stwierdziłem, że świetnym pomysłem będzie zagranie sobie drafta z kumplami, ale nie nagranie tego ani nagród, ani niczego. Bank. Eric Kantoda. O mój! Boże, jaki on jest rzeźnikiem totalnym. 12 meczy, 20 coli i 5 asyst. Gra mnie na SPO jest totalnym szefem. Co ja kurde mogę więcej powiedzieć, to był chyba fart życia. Nie, to w ogóle trafiłem z jakiejś marnej paczki, bo to było tylko trzech rzadkich zawodników. W ogóle gra się niby rewelacyjnie i chyba zagramy sobie beczek jakiś, nie? Także, do meczu. Cantona, lecisz, lecisz. Harry Cantona, no. nie, nie wierzę w to. Dobra chłopo, płynął ewidentnie. O! Puść go, pięknie. Drigo. Pięknie. 1-0, lecimy, ale porobiony. Łatwy bolu bol, roli i jedziemy. Okej, okay, wierzę w ciebie. Wierzę w ciebie. bezkarnego tylko bezkarnego tam się pogubi. Teraz, tu się gubi już. O nie, jednak się nie gubi. Kurde. Pokaż to. Pokaż to, nie. Kantona. Kurde. Pięknie, Kantona. O Boże. O Jezus! jeszcze z ramoki, ale piękne to było Erika, na wita się z piękną ramką. Ale piłka Kaselo Pięknie. Pięknie. Pięknie. O nie, ale zepsułem to. Eric, kantona. Nie ma. Nie, no. Co? No, halo. Co to Co było? było. Tu kantona, teraz popraw, proszę. Mogę. No, kantona. Proszę, proszę. To jest karny. Nie. Co tu się stało? No, proszę. Proszę. Don. Proszę, to no co jest? Ten Ederson wszystko broni, to jest chore. To jest chore. Nie wierzę w to. Ah. To nie tak miało to wyglądać w pierwszym meczu Kantony. to nie tak miało wyglądać, ale ten, ten jego moś, wszystko, cholera, ja znam wszystko, to może jakieś SBC? Dobra, wiecie co, zrobię sobie chyba 9 żyć, widzimy się jak zrobię składzik. A więc tak, prezentuje się skład zbudowany z Holendrów, trochę mi to krwi napsało, bo chyba z 20 minut robiłem skład, nie pozostało nam nic innego niż przepalenie go. Mega paczka przed nami, liczę na coś dobrego, coś co trochę wzbogaci nasz budżet, albo chociaż trochę lepszego do składu. Chociaż baneryż były. Banery mi starczą. Kautu nie ma niestety. Chociaż banery... Mmm... Noelo. No tak średnio. Chumę. Ale może coś kryje się lepszego? Lorente, Lorente, Lorente. On jest warty. Na pewno on jest wart jest. No, trochę to wzbogaci nasz górę, na listę transferową. W Sarabia wątpię, żeby coś był. No, jakieś tam drobne No, może, może. Okej, okay, dobra. O, o, to jest traf, to jest traf. Ta paczka? Piękna. Piękna. To mi się podoba. W zrobiony, paczka otworzona, no to widzimy się już w ostatnim meczu w tym odcinku. Nie, tu! Proszę, żeby nie było spalonego. Proszę. Rafinha I gol. Nie, supek, nie mogę. Nie mogę. Tak nie. Strzał. Gol. Nie. Czarny! Dobrze. Tak jest, tak jest. Jeszcze kartka. Proszę o karteczkę. Czy nie? Dobra. To ona musi strzelać. Kur... Oj, to się zemści. To się zemści. Oddaj. Cantona. Nie no, drugi bramkarz zacznie, teraz wszystko bronić. mogę. Prawa gol. Tak jest, to pięknie. Jak masło wszedł do pole karla. O, 1-0. Nie no, te herby. O, I oni to naprawią, bo to tak pięknie wygląda, że... Pójdź tam, dobrze, proszę, proszę. Tak jest, 2-0-2-0-2-0, tak jest, Rafin. Piękny lobik, 2-0. Jakiś może salto, Rafinia? Halo. Nic? Urwi. Oj, tak, oj, oj. oj. Tak jest, kantona 2-0. O mamocarne te główki. Może rage quit? 3-0 pierwsza połowa. Akurat schodzimy. To może. Nawet szybciej. Ne.